Do wypadku doszło około godziny 5.20 na drodze wojewódzkiej 935 w miejscowości Kornowac z ustaleń raciborskiej drogówki wynika i zdarzyły się tam dwa samochody, bus przewożący osoby oraz samochód osobowy marki Toyota. Ze następnych ustaleń policjantów wynika że kierujący samochodem Toyota z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się czołowo z tym właśnie busem. W wyniku tego zdarzenia 10 osób łącznie, czyli dwie osoby z, z Toyoty i osiem osób z busa trafiły do szpitala w Raciborzu, w Rubniku i Śląskim. Osoby te wszystkie mają urazy kończyn, różne obrażenia. W różnym wieku są to mężczyźni i kobiety. Na chwilę obecną mogę potwierdzić, że obaj kierowcy są czeźwi i posiadali wszystkie dokumenty, jakie były potrzebne do kierowania pojazdami. Okej, okay. dobra, ogryweczkę, tak.